Skoro już wiemy, czym są kąty, pomówmy teraz o ich mierzeniu. O jednym sposobie wspomniałem już w poprzednim odcinku. Kąt XYZ wydaje się bardziej rozwarty niż kąt BAC. Więc możemy uznać, że miara kąta XYZ jest większa niż miara kąta BAC. I właśnie na tym polega mierzenie kątów. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak to się robi. Narysowałem tu półokrąg przypominający przyrząd, który możecie kupić w szkolnym sklepiku i który służy do pomiaru kątów. A więc na tym rysunku mamy kątomierz. Możecie nawet zrobić go sami z kawałka papieru. Półokrąg podzielony jest na 180 jednostek. Każda z tych kresek odcina 10 jednostek. Aby zmierzyć dowolny kąt, Ustawmy go na jednym z ramion kąta, czyli na jednej z półprostych tworzących dany kąt. Teraz wierzchołek. Wierzchołek naszego kąta umieszczamy w środku. W środku tego półokręgu lub, jeśli to kątomierz, w środku kątomierza. A jedno z ramion kąta umieszczamy na linii biegnącej od zera. Jedno ramię kąta na tej linii. Przeniosę ten kąt tutaj, do naszego kątomierza. Jeśli tu jest Y, to Z będzie tutaj. A druga półprosta, YZ… Przepraszam, YX, w tym przypadku będzie biegła mniej więcej tak. Ta linia wskazuje… Wskazuje na skali kątomierza… Tu mamy 70, tu 80, więc wskazuje mniej więcej 77 jednostek. Zapiszmy. 77. Kiedy mierzymy kąt, w tym przypadku kąt XYZ. Mam nadzieję, że dobrze go wyrysowałem. Mówimy, że miara kąta XYZ, czasem się mówi kąt ma tyle a tyle, a prawidłowo jest tak. Miara kąta XYZ wynosi 77. Każda z tych jednostek to tak zwany stopień, czyli miara tego kąta wynosi 77 stopni. Zwykle zapisujemy to tak: Podobnie jak temperaturę w stopniach. 77 stopni można zapisać tak. Albo napisać stopni. To tak zwana miara stopniowa. Lecz kąty możemy mierzyć nie tylko w stopniach. Są również inne miary kątów. Gdy dojdziemy do trygonometrii, będziemy je mierzyć nie tylko w stopniach, ale także w radianach, ale o tym kiedy indziej. Zmierzmy drugi kąt, czyli kąt BAC. I znów. Punkt A umieszczam w środku. A półprostą AC ustawiam na linii wskazującej, wskazującej 0 stopni na naszym półokręgu, czy też kątomierzu. Następnie… Mam nadzieję, że wyjdzie tak jak tutaj, bo normalnie przykładamy kątomierz do kąta. Drugie ramię biegnie mniej więcej tak. I jak widać, wskazuje… Przyjmijmy, że dokładnie na znak… na znak 30 stopni. A więc można zapisać, że miara kąta BAC wynosi 30 stopni. Jeśli porównamy te dwie liczby, 77 stopni to więcej niż 30 stopni, więc ten kąt jest większy. I słusznie, bo ten kąt jest bardziej bardziej rozwarty. A teraz pokażę Wam kilka różnych kątów. Jeśli kąt ma 0 stopni, to jego ramiona się pokrywają i mamy tylko półprostą. Jeśli będziemy go coraz bardziej rozchylać, to w końcu jedna z półprostych będzie pionowa, a druga – pozioma. Taki kąt wyglądałby tak. Taki kąt wygląda tak. Jedna półprosta jest pionowa, a druga jest pozioma. Można sobie też wyobrazić kąt, który wygląda tak. Jak widać, ramiona kąta nie są ani poziome, ani pionowe. Lecz jeśli go obrócimy. To będzie wyglądał tak, jak ten tutaj. Jedna półprosta będzie pionowa, a druga pozioma. Jak widać na naszym kątomierzu, miara tego kąta to 90 stopni. To bardzo ciekawy kąt. Z takimi kątami spotkamy się nie jeden raz w geometrii i trygonometrii. Kąt, który ma 90 stopni, nazywamy. Kątem prostym. Jeśli obrócić ten kąt, będzie wyglądał identycznie, więc to też jest kąt prosty. Kąt prosty. Kąt prosty tradycyjnie oznaczamy rysując w nim kwadracik albo łuk z kropką. Ten znaczek nam mówi, że jeśli obrócimy ten kąt, to jedno jego ramię będzie pionowe, a drugie poziome. A jeśli kąt będzie coraz bardziej i bardziej rozwarty, to w końcu uzyskamy kąt, który wygląda tak. To kąt, którego dwa ramiona, czyli półproste, tworzą linię prostą. Dwie półproste, więc niech tu będzie punkt X, tu punkt Y, a tu Z. Możemy to nazwać kątem ZXY, choć ramiona są tak rozwarte, że tworzą linię prostą. Punkty Z, są współliniowe. Taki kąt bywa nazywany kątem półpełnym. Jego miara, miara kąta Z, wynosi 180 stopni. Można pójść jeszcze dalej. Można zatoczyć pełny krąg, pełne koło, dotrzeć do 360 stopni, a potem krążyć dalej, wielokrotnie, ale tym zajmiecie się dopiero na lekcjach trygonometrii. Teraz jeszcze dwa terminy, które chcę wam zaprezentować. O innych rodzajach kątów powiem w kolejnej prezentacji. Jeśli kąt ma mniej niż 90 stopni… Jeśli ma mniej niż 90 stopni… Na przykład oba kąty, od których zaczynaliśmy, mają mniej niż 90 stopni. Takie kąty nazywamy kątami ostrymi. Ten kąt jest ostry, to kąt ostry, i ten też jest ostry. Oba mają mniej niż 90 stopni. A co z kątem, który nie jest ostry? Też ma swoją nazwę. Taki kąt ma więcej niż 90 stopni. Na przykład… wezmę nowy kolor. Kąt, który wygląda tak… To jedno z jego ramion, jego półprostych, a drugie ramię jest tutaj, na podstawie. Ten kąt ma więcej niż 90 stopni. Ile ma? Policzmy, tu jest 100, 110, 120, prawie 130. Powiedzmy, że ma 128 stopni. Taki kąt nazywamy kątem rozwartym. To kąt rozwarty. Łatwo to zapamiętać. Kąt ostry jest wąski jak nóż. Kojarzy się z czymś spiczastym, czym można się skaleczyć. Łatwo zapamiętać, że kąt ostry wygląda jak nóż. Kąt rozwarty, moim zdaniem, wygląda na duży i rozlazły. Tak go widzę, bo nie jest zgrabnie spiczasty i wąski. Tak łatwiej zapamiętać. To tylko ogólne nazewnictwo różnych rodzajów kątów. Mniej niż 90 stopni to kąt ostry, 90 stopni to kąt prosty, ponad 90 stopni to kąt rozwarty, a kąt mający 180 stopni tworzy linię prostą i nazywa się Półpełny.